Czujesz przy mnie Jak ci się żyje obok mnie Martwiłaś się, że jestem. Widzisz, ja jestem tu cały czas ogień za tobą skoczę Nie oddam cię nikomu Naszej relacji nie odpuszczę Nie pozwolę cię skrzywdzić Zostaniesz tu sobie Szerzej zrobię wszystko, tak dalej trwać, by ta chwila trwała ty. Ja nie odejdę, ty nie odchodzisz, Trzymamy dla siebie ten... Mamy sobie już przy pewien czas. I wiesz, że zleciało już trochę lat I pomimo naszych wad Jest wciąż tak samo jak na początku Gdy budowaliśmy wspólne zaufanie Zatrzymałbym czas Na mnie patrzysz, dotykasz, przytulasz mnie. Niech tam się ponię taki czas. Pamiętaj, kto Zrobić Zatrzymamy dla siebie ten czas Zatrzymamy dla siebie ten czas